Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy to oglądają. Jest niedziela 8 maja 2022. Wróciłem właśnie z kolejnej wycieczki rowerowej. Tym razem byłem w mieście powiatowym Limanowa w województwie małopolskim na południe od Krakowa. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do oglądania. Jestem aktualnie na rynku w Limanowej Godzina 12.15 Obiadę sobie rynek dookoła Później będę jechał do domu w kierunku Bokni. Dobra, i teraz już czas wracać do domu Będę się kierował prawdopodobnie na Bochnie Tak chyba nawigacja będzie mnie prowadziła I aktualnie wyjechałem już z Limanowej Jestem w drodze do Bochni W miejscowości Żegucina Ładne widoki po drodze Teraz tutaj jest ścieżka pieszo-rowerowa.